Chciałbym odkryć to, co lepsze za nim Za Zanim to zadziała, już są odbicia kluczem Nie to w końcu wypełni we mnie tą pustkę Nie ma na pustkę Butelki i Chciałbym odkryć to, co lepsze za nim Za Zanim to zadziała, już są odbicia kluczem Nie w końcu wypełni we mnie tą pustkę Nie ma na pustkę Niżej, niższe, niższe, niższe konkurencje widzę, widzę, widzę, widzę, widzę, a nie powinienem Mordować zobacz, w końcu to szerzej Miejsca. Chcesz mieli strach, żyć poetycki, a wychodzi znowu też co jest stworzło ich Puster, chciałbym odkryć to, co lepsze za nim uster Za nim to zadziała już z odbicia luster Niech coś w końcu wypełni we mnie tą pustkę Chieba na pustkę, utargi pustech Chciałbym odkryć to, co lepszy za nim uster Za nim to zadziała dzieła, już z odbicia luster niech niech